Co możesz zrobić, jak na badaniach na prawo jazdy? Okulista sugeruje lekarzowi medycyny pracy Twoją niezdolność do kategorii E do B. Uznaje zdolność do kategorii B, którą już miałeś wcześniej. Pomimo tego, że norma zdrowotna dla tych obu kategorii prawa jazdy jest identyczna. Zapytanie mojego widza. Witam, mam pytanie. Sprawa nie cierpi zwłoki. Mój tata stara się o prawo jazdy kategorii B plus E. Był u okulisty i okulista tą kategorię mu zabronił. I mam pytanie, czy z astygmatyzmem i jednoocznością yy, można przejść badania kategorii B E, w załączniku przesyłam zdjęcia. Obejrzałem te zdjęcia i z tychże yy, przesłanych materiałów wynika, że okulista dopuszcza kategorię B, nie widzi tutaj przeciwwskazań, ale daje niezdolność do kategorii E do B, którą ten pan chce zrobić. I, I co masz zrobić w takim przypadku? No, według mnie tą końcową decyzję podejmie lekarz uprawniony do badań kierowców No, bo po prostu okulista mógł nie wiedzieć, że normy na kategorię B i E do B są identyczne. Po prostu mógł pomylić to z kategorią E do C lub po prostu takie jest jego zdanie, a nie oparte na normie ministerialnej. No, gdybym ja był na miejscu tego lekarza uprawnionego, to raczej bym tego kandydata na kierowcę do kategorii E do B dopuścił, ale to jest tylko moje zdanie, bo tego pana nie badałem, opieram się tylko na materiale, który mi przesłał. Natomiast, jeżeli mimo wszystko tenże lekarz uprawniony Cię nie dopuści, to pozostaje Ci tylko odwołanie do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, no, no lub pójście do innego lekarza. Także na tym kończę, yy, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, zapamiętaj jedno, yy, wszelakiej maści inni lekarze, oprócz lekarza uprawnionego do badań kierowców, nie są uprawnieni do wydawania końcowej decyzji. Owszem, oni dają konsultacje, oni coś tam sugerują. Yy, dotyczy to również yy, psychologów. Sam pamiętam, że dopuściłem kiedyś kogoś, yy, kiedy psycholog mimo wszystko tam napisał jakieś tam swoje fiki, miki a ja pozostałem przy swojej decyzji. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, na tym kończę, daj lajka, daj kciuka, zasubskrybuj mój kanał, tutaj widzisz takie kółeczko do subskrypcji i do zobaczenia w moim kolejnym filmiku.